7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. zip 7. 7. 7. 7. 7. serio, którego nie znoszę na 7. którego nie znoszę 7. 7.